No, cześć ekipa, witam wszystkich, cześć Rafał Lok, Roki, Cezary, Rafał 17, 177, Łukasz i tak dalej, tak dalej. W zasadzie zastanawiam się, czy większość z was jest tutaj już w policji, czy jeszcze ktoś ma ochotę się trochę dokształcić. Widzę tutaj już po, po rokim, że, że czeka dwa tygodnie, znaczy, czekał dwa tygodnie na ślubowanie, czyli policjant, prawda? Ale do czego chciałem tutaj dzisiaj zmierzać? Dam trochę materiału z Multiego, z Multiplusa, ale na przykładzie takiej interwencji w zasadzie. Wprawdzie to interweniowali strażnicy miejscy, prawda? Ale jeżeli obejrzałeś film z tej interwencji, to wszystko niby jest cacy, poza tym, że jest nagrana sama interwencja, a nie jest nagrany wstęp do tej interwencji, prawda? Czyli medialnie jest pokazane to, że oni tam jakoś tego gościa obezwładniają i tak dalej, i tak dalej, prawda? A nie ma nagranego tego, że gość się nie chciał wylegitymować, że była jakaś dyskusja, prawda? Yy, I tak dalej, i tak dalej, prawda? No i problem jest taki, że w przypadku czegoś takiego, to od razu władze miejskie nie tyle zawiesiły tych strażników co strażnicy poszli na urlop prawda natomiast no ludzie są wielce zburzeni prawda czyli hańba i tak dalej zapłacicie za to i tak dalej i tak dalej prawda a to że gościu tam coś pajacował to już niewiele kogokolwiek obchodzi Natomiast, no, można powiedzieć, że, że dzięki Bogu, yy, jeszcze raz pokażę tą nieszczęsną Straż Miejską tutaj, prawda, Straż Miejska i od razu już zajmie się nią prokuratura. Mówię, to, że mówię o Straży Miejskiej, ale to samo ciebie jako policjanta może tam spotkać. Natomiast Um, warto sobie, jeżeli znasz trochę język angielski, jest tutaj kanał, który nie, tak śledzę i nie śledzę Donut Operator i zwróć uwagę Men Ambushes Caps drilling the Domestic Violence, czyli facet zaczyna wariować podczas zwykłej interwencji domowej i jak tutaj się, że tak powiem, szybko akcja dzieje, puszczę dosłownie fragmencik, prawda? Coś tam gada z kobietą i nagle gość tam po lewej zaczyna strzelać, prawda? No i wszystko nagrane ładnie na kamerce. Z tego, co ten gość, ten donat opowiada, to jest chyba były policjant. 11 strzałów dał ten gość, zamieszany w tą sprawę, oczywiście zabity. Policjanci oddali 24 strzały. No i powiedzmy tylko się cieszyć, że nie mamy spraw jak w Ameryce. Natomiast bywają u nas sprawy takie, że też widzisz, Napad na policjantów, gryzienie palca. No i tutaj jakiś lump się tam męczy A sobie ekipa nagrywa, prawda? Czyli, czyli ty Po prostu te policjanta Tak działa policja Prawda jak masz ochotę sobie obejrzeć te filmiki, to obejrzyj. Ale mówię, różne ciekawe sytuacje i niestety obawiam się, że nikt nie stanie po twojej stronie, jeżeli coś tam będzie robione robione niezgodnie z prawem, a to, że komuś tam udowodnić tą niezgodność z prawem, to nie jest wcale tak trudno, prawda? Zanim się wytłumaczysz, dlaczego robiłeś coś tak czy siak, to mogą, że tak powiem, możesz przez dłuższy okres spobrać 50% swojej y, pensji, prawda? Tradycyjnie możesz do mnie zadzwonić, y, numer jest y, 789 273 335 jak masz coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie, prawda, to po mojej prelekcji zapraszam. Możemy sobie pogadać, tyle żebyś wiedział, że będziesz przy okazji na żywo. Natomiast parę Parę zdań, zanim się jeszcze zanim jeszcze się, że tak powiem, przejdę do, do tematu. Tutaj kolega pochwalił się, rozmowa kwalifikacyjna w Krakowie, 60 punktów. Także, jeżeli jesteś gdzieś z Małopolski, to na rozmowie kwalifikacyjnej coś o sobie, w jakim wydziale chciałbyś pracować, co mogę wnieść do Policji, czego chcę od Policji, prawda, czy nie przeszkadza mi służba w moim rodzinnym mieście, no pytanie na czasie, ponieważ w tej chwili się bierze tych niestety pełno jakichś marszów, nie marszów, na tych marszach może być członek twojej rodziny, nawet małe miejscowości i marsze są, czy umiem być zdyscyplinowany, czy rozumiem hierarchię w Policji, dlaczego chcę zmienić obecną pracę, jakie cechy pozwolą mi na pracę w Policji, wady, co by mnie mogło zniechęcić do pracy w Policji, prawda? Zobaczmy tutaj jeszcze więcej. No i gościu z całej rekrutacji nazbierał 162 punkty, czyli całkiem Fajnie, prawda? I tutaj Grzesiek udostępnił innego pogryzionego policjanta. Z tego co zrozumiałem, klient mu odgryzł 1,5 centymetra palca, także coraz w tej policji jest weselej. Zobaczymy co na czacie. Aka bardzo ładna akcja policji. Mówisz o tej amerykańskiej. No, Adriano Rosiu, rozmowa kwalifikacyjna 57 na 60. Teraz komisja lekarska, ostatnia prosta. Pozdrawiam panie Darku, dzięki za rzeczowe materiały. Dobra, zanim będę odpowiadał na czata to przelecimy ostatni materiał który wrzuciłbym który wrzuciłbym do szkolenia dzisiejszego to jest być może kojarzysz tak zwane piramidki te piramidki są bardzo podobne do piramidek ze starego Multiego, czyli na Multim Plusie będziesz miał takie piramidki. Masz uszeregować od najlepszego do najgorszego, około 5 minut, chociaż podobno czas jest nieograniczony, prawda? I u mnie to, znaczy ja tutaj tylko dałem te piramidki, prawda? Ale powiedzmy, jak masz coś tutaj stąd, to przenosisz na drugą stronę, powiedzmy o to jak ja przenoszę gdzieś tutaj, tylko że to wróci to tam po prostu są takie dwie kolumny, czyli zjednoczyć ludzi wokół jakiegoś celu, jest to co lubię łatwo potrafię przekonywać i skłaniać ludzi do działania cechuje mnie silna motywacja i pragnienie do działania umiem kierować z sobą i swoim losem lubię badać problemy i tworzyć rozwiązania, prawda, czyli same dobre cechy, nawet w dużej grupie ludzi umiem zająć ważne miejsce. Moje cechy sprawiają, że jestem kimś wyjątkowym, mam wyraźne zdolności twórcze, w wielu sytuacjach wymyślam coś, czego inni nie potrafią. I jeżeli oglądasz w powtórce lub będziesz chciał wrócić do tego elementu tej prelekcji, to po prostu możesz w komentarzu uszeregować tą piramidkę i jeszcze inne piramidki w kolejności, w jakiej masz ochotę, prawda? Tutaj dam ci drugą piramidkę, czyli jestem człowiekiem silnym i efektywnym, coś było tutaj podobnego, prawda? Czyli moje cechy Tutaj coś było też z tą efektywnością. O, no nieważne, nie mogę znaleźć. Jestem człowiekiem silnym i efektywnym. Niemal o wszystkim potrafię myśleć nowotorsko i skutecznie. Podoba mi się współdziałanie z, z ludźmi i kierowanie nimi. Szybko i produktywnie rozwiązuję problemy. Ogólnie jestem człowiekiem wartościowym. O, tutaj powiedzmy moje cechy sprawiają, że jestem kimś wyjątkowym. Kowym, prawda? czyli same jakieś cechy, takie cudowne. Miewam bardzo dużo oryginalnych i cennych pomysłów, czyli powiedzmy, to jest podobne pytanie do tego. W wielu sytuacjach wymyślam coś, czego inni nie potrafią lub mam wyraźne zdolności twórcze. Potrafią wokół siebie skupiać różne osoby, Lubię, ludzie lubią mnie słuchać i cenią moje opinie. Umiem wpływać na to, co się dzieje wokół mnie. I dam ci jeszcze ostatnią piramidkę. Dam ci jeszcze ostatnią piramidkę. Umiem skupiać uwagę ludzi, nawiązać z nimi kontakt, prawda? W większości sytuacji jestem gotowy do działania. Kiedy wiem, o co mi chodzi, szybko zyskuję zwolenników. Łatwo mi pełnić rolę przywódcy w wielu sytuacji czyli to przywództwo gdzieś tutaj się kurde, no powiedzmy to jest podobne, potrafię skupiać wokół siebie różne osoby, prawda? Ufam sobie i swoim możliwościom, czyli wiara w siebie, jestem dobry w sytuacjach, kiedy trzeba stworzyć coś nowego, Wyróżniam je zdolność panowania nad sobą i sterowania sobą, umiem myśleć oryginalnie, cechuje mnie, czy charakteryzuje mnie moja bogata wyobraźnia. Także, no także, jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię już po tym hangoucie. Zastanów się, ułóż sobie te piramidki i mogę tylko mieć cichą nadzieję, że powtórzą się one na multi. Są, są te piramidki podobne do starego multi, czyli z multi plusa są podobne do Multiego, prawda? Tutaj Michał Kozłowski Ekipa, czy ktoś miał i ma termin obecnie na badania w Lublinie? Ile czekacie na rozmowę? No jak ktoś wie to powie, bo Sprawy są tak płynne tutaj, że nie jestem w stanie udzielić jakiejś prawdziwej odpowiedzi, prawda. Adriano Rosiu, rozmowa kwalifikacyjna 57 na 60, teraz komisja lekarska, ostatnia prosta. Także jeszcze raz dzięki. Tutaj. Michał, zależy ile będziesz miał punktacji, bo jeśli będziesz miał poniżej 160, to będzie się problem dostać. Cały czas mówimy tutaj o te 160 w Rzeszowie. I to może w Rzeszowie być, prawda? Mówię, jak ktoś chce zadzwonić, to tutaj jest numer 789 273 335. Yy, dzik, prawda? Szczerze mówiąc, nie oglądałem wideo o tym dziku, tylko przeczytałem. Mateusz, jestem świeżo po rozmowie kwalifikacyjnej z Krakowa, 60 na 60. Dziękuję za pomoc. Filmy dużo pomogły. No super, kurde. Mateusz, ja również po Krakowie. Pytanie o komendanta wojewódzkiego. Czy wiem, co to są środki przymusu bezpośredniego uprawnienia policjantów? Czy jestem osobą tolerancyjną? I jakiś przykład, prawda? Mój lek na depresję. Czas oczekiwania na szkółkę teraz 3-4 miesiące. Tak może być, tak może być. Mateusz, dalej chyba z, po, z Krakowa wymieniasz te pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Czy wolę pracę grupową, czy indywidualną? Jakby mi zaoferowali inne miasto do służby, czy zgodziłbym się, prawda? Także pytanie, czy, czy jakby ci zaoferowali inne miasto do służby, to czy byś się zgodził, jest zawsze takie w miarę ciekawe, prawda? W miarę ciekawe. Tutaj kolega z końcówką 109. Witam, chciałbym porozmawiać o wywiadzie zorganizowanym. No to to kolego, zadzwoń po prostu. I, czy jeżeli chcesz, to ja do ciebie zadzwonię i nie ma, nie ma problemu. Jeżeli chcesz, żebym do ciebie zadzwonił, po prostu. O, jesteśmy w domu. No, witam, kolego. Dzień dobry. No, cześć, cześć, cześć. Przypomnij mi się tylko, kurde, na jakim etapie jesteś? E, jestem po multiselekcie, grzeszowe O, kurde. Super, hiper. I, i, jak, jak wrażenia z najgorszej komendy, znaczy z najgorszego mód. Wie pan co? Wydaje mi się, że właśnie w miarę pozytywnie, bo oglądam właśnie pana filmiki od jakiegoś czasu dłuższego aha, aha. i bardzo dużo mi to pomogło. Nie? To, to nic mnie nie zaskoczyło, żadne pytanie mnie nie zaskoczyło. Jeszcze tam z taką panią rozmawiałem, co też właśnie była, to już mi to odpowiedziała. Także nic mnie nie zaskoczyło, nie? Tylko dzwonię właśnie, chcę tak się zapytać pana, co pan sądzi o tym, bo mam dosyć mało punktów, tak jak liczyłem. Mówisz o na ten moment. A na, na czym straciłeś te punkty? Yy, miałem chyba 56 na sprawności. No to tylko 4 straciłeś, tak? Tak, ale na teście wiedzą, miałem chyba 23 czy 4, strasznie słabo, Bo naprawdę liczyłem na więcej. Gdzieś tam ktoś jak mnie przepytywał z tych pytań tam na tej stronie niebiescy, to właśnie strasznie dobrze mi tam szło, nie? Na większość odpowiadałem, no ale na tym tymi z tego jestem tak niezadowolony. Mm -hmm, mm -hmm. I nie wiem, myślę, że ciężko może być się dostać do tego Rzeszowa, D dobra. a zależy mi Czyli jeszcze raz, się ile w tej chwili masz punktów? Oj, kurde zawsze to liczyłem chyba 90? 90 jakoś tak. i, i można mieć 60 maksymalnie z, z wywiadu, prawda? Tak, czyli tak, z rozmowy, no... czyli Czyli poczekaj. No 150 <grym> chyba, nie? Na ten moment jakiś tak. Bym mógł mieć na maksa. No kurczę.. No, Myślałem, jest... żeby zrobić jeszcze test, w sensie egzamin ten, w sensie dodatkowe te 6 punktów y, za kurs pierwszej pomocy, nie, to też jest, jest ten, ale no, to no... Się... A jakieś masz tam sztuki walki, jakieś inne studia, nie nie, jest studia? Rzecz, że nic. nie, nie, nie, nie, po technikum jestem. Kurde, no nie wiem co ci doradzić, no może ci się udać. Ale, ale Rzeszów zawsze był jaki był, prawda? Czyli o ile we Wrocławiu ze 150 to by cię nosili na rękach, prawda, że takiego mądrego znaleźli, to tam kurde. E, znaczy w, nie, bo nie ogólnie to myślałem tak i nie wiem, właśnie, jakby pan mi podpowiedział, czy to była dobra wersja. No, no. Tutaj, bo ja jestem ogólnie z Lubelskiego, ale tak pomyślałem o tym Rzeszowie, tam dziewczyna chce studiować też. I to też było jedna z przyczyn, dlaczego ten Rzeszów wybrałem. I też w trakcie się dowiedziałem, że Rzeszów jest najtrudniejszy. Uh -huh. No ale jak już jestem i myślałem, że dotrwać, spróbować tą rozmowę, to wszystko przejść, badania, zobaczyć jak się nie będę mógł dostać, to wtedy przenieść papiery, no Mam te... teraz bliżej. No to też jest taka opcja, prawda? Myś, myśle... no, by... No, nie, nie powinni się robić problemów, no, kiedyś tak robili do Krakowa, prawda, że, że kupa tych ludzi z Rzeszowa przechodziła do Krakowa, prawda? Bo ja jakoś tak nie mam konkretnie, że ten Rzeszów, ani to nie jest moje miasto rodzinne, też mhm. bym miał, po prostu bym się liczył z przeprowadzką, nie? Tak. I myślałem, że właśnie gdzieś na Pomorskiej, gdzieś tam w tych kierunkach, z tą punktacją się ten, i tam chyba podobno łatwiej z tego, co pan mówi, co ludzie. A? I szuł, to tam łatwiej, nie? Ale pytanie jest teraz takie, ile teraz jest ranking w Rzeszowie? Bo ja tak szczerze mówiąc, aż nie śledzę, na, nie śledzę na tych, tych, tej listy. Właśnie no, pisał na czacie, tam właśnie 160 punktów, jakoś, coś takiego. Ostatni był na. Czyli by ci koło 10 brakowało, tak? No tak, no mógłbym zrobić ten kurs, no i musiałbym, że to jest 60, nie tu rozmowę, ale. Jak widziałem, to jak ktoś zdaje rozmowę, to raczej dużo ilości punktów. nie? Albo nie zdaje w ogóle. Nie albo nie zdaje, zdaje w ogóle, albo go. Al, znaczy to w Katowicach tak często jest. Albo zdajesz, albo cię wypierdalają, wiesz w kosmos, robią z ciebie tata wariata i, i, i, i tam dają ci te 35 czy 6. O tak, żebyś niby coś miał, ale, ale tak naprawdę to, to nic nie masz prawda z tego. Prawda? Mhm. A tak z ciekawości, no nie wiem. Z ciekawości. Czemu, czemu chcesz do tej Policji? No stałe zatrudnienie i tak jakoś od zawsze, nie? Tak Myślałem o, o tych służbach mundurowych kiedyś, myślałem o wojsku, mhm. ale no wojsko jednak ciężej życie prywatne, tak moim zdaniem sobie ułożyć te awansy no ciężko, ciężej, to wszystko. Zanim awansujesz to... No właśnie, ta Policja jednak tak jakoś zawsze, tak wiem, też Byłem akurat jestem po szkole logistycznej mhm. i też właśnie wybierałem to też ze względu trochę na tą policję, bo w tych służbach mundurowych też to jest potrzebne. No i też była klasa mundurowa w tej szkole, no to też o tym myślałem. Ale jest, Patrzyłem jesteś, jesteś po klasie mundurowej? Nie. Nie, nie. Ja jestem właśnie po logistycznej, ale miałem do czynienia z tymi osobami. No, A co, do klasy co twoja dziewczyna na to, że ty na przykład przeniósłbyś się do Lublina czy gdzieś tam? Myślę, że ona tam prawo chce studiować, nie? To też chce mieć fajną uczelnię i ten rzecz sobie wymyśliła. Mhm. Ale no, myślę, że poszłoby też ze mną do jakiegoś innego miasta, nie? Takiego właśnie myślałem przy tym, Gdańsk czy coś w tym stylu. Jakby poszła, to tak, bo wiesz, no miłość na jaka by nie była, na odległość może nie przetrwać, prawda? No to, tak, ja jestem, wiesz, no chciałbym ci powiedzieć, wiesz, że ty w Rzeszowie, ona, odwrotnie, ona w Rzeszowie, ty w Szczecinie, czy tam gdzieś, że, że to... Nie, no to czegoś takiego, to sobie nawet nie wyobrażam, za bardzo, nie, to jednak... No, no... Ten, nie, no myślę, że będzie, będę był chyba w innym miejscu, ale chyba do końca rekrutacji zobaczę, ewentualnie może akurat się dostanę, nie, bo teraz, bo to chyba te punkty jeszcze z multiselectu, nie wiem, czy niektórzy się nie dostają. Znaczy, już w tej chwili teoretycznie z multiselectu nie ma punktów, chociaż ja nie wiem, czy nie ma jakiejś nieoficjalnej punktacji, wiesz? Może też tak być, ale chodzi mi, że właśnie ludzie, te punkty dlatego mają tak dużo, bo to może jeszcze biorą z tych wcześniejszych naborów, gdzie ten multiselect się liczył, nie? Nie, nie liczą tego. Przeliczają punkty na nowo. Aha, tak jakby odejmują ten multiselect. Może inaczej, no, część odejmują, część dodają, bo przedtem na przykład tam za jakieś różne prawa jazdy nie za B nie, nie dodawali ci nic. Prawa. Masz Aha, kategorię B, okay. prawda? Kategorię B prawka masz? Tak, tak mam. Nie wiem, może jakiś motor, może to coś pożyteczniejszego, żeby zrobić. Chociaż motor dopiero można zrobić na wiosnę, bo teraz yy, zima to, to nikt tam z kursów motocyklowych nie robi. No, no ale popytaj się tam po jakichś tam grupach, forach co można zrobić niewielkim kosztem bo mówię są jakieś sztuki walki, które gdzieś tam się robi online to tylko kwestia czy cię stać na to prawda, rozumiesz, czy, czy chce ci się tam parę tak. stówek wypierdolić na tak zwany papier no, no bo to no tak, też trochę się obawiam tego w sensie dostać jakiś papier a potem ewentualnie na szkole, nie, to też tak dziwnie potem nie, mieć ten tam... nie, to tam Słuchajcie. Znaczy, bo ogólnie to jakieś chodziłem na judo, nie? Na przykład. No ale no to był taki epizod, i nie miałem żadnego papieru z tego, no bo to tam w czy ze dwa chodziłem. No to tam nie mam nic konkretnego, nie? Musiałbym ewentualnie coś z tym pokombinować. No pewnie, ta, pewnie tak. A co cię, coś cię zaskoczyło na tym multi, multi plusie w Rzeszowie? Nie, no naprawdę. Z pana filmików to wszystko było praktycznie co tam, nie? Z tych darmowych no, a a wszystko, tam... nic mnie nie zaskoczyło, wszystko fajnie poszło. A, a dałeś poszło. radę, żółte kółko, ta kreska? Kurde, tam to wiem, że kilka pomyłek miałem, mhm. ale od mnie to ten, to właśnie pani, co do niej dzwoniłem. Też się kontaktowałem z nią, bo ona już była i co proponowała mi tam jakąś pomoc. To też mi dużo pomogła. Mhm. I no wiedziałem, na to, czego się spodziewać. Ja nie musiałem czytać poleceń 10 razy, bo wiedziałem, o co chodzi. I to było akurat... No dosyć łatwe. No, no, po, powiem ci, ostatnio mi jakiś gościu tutaj napisał, że no, po prostu psycholog mu wprost powiedziała, że no, jakoś mu słabo poszło, bo nie, nie, nie rozumiał poleceń testu, prawda? Rozumiesz, mhm. że, że no, no jest na przykład takie polecenie, jak robisz tam 98 pytań, zaznaczaj jak najmniej odpowiedzi na nie wiem, prawda? No, no i od czasu do czasu znajdzie się jakiś gościu, który szybko, szybko i, i po swojemu, prawda, no i co znaczy jednak? Ja ani razu chyba nie zaznaczyłem, nie wiem. Ogólnie no. to muszę się pochwalić, że ja o 12 już skończyłem, nie? i Dziwne było to, bo każdy mówił, że ten psycholog, jak już jest po tym teście, to każdy, no, te trzy osoby biorą na raz do psychologa, nie, ale nie wiem, ja męczą. skończyłem na komputerze. No i tam mnie poprosiła pani, że jak już skończyłem, to mogę wyjść na korytarz. Otworzyłem batona, w połowę go zjadłem i już mnie woła do tego, nie? Do gabinetu. A, ale ubrałeś się poszedłem... jakoś porządnie na przykład? Słucham? Ubrałeś się jakoś tak schludnie. Tak, tak, w koszuli było. Ten, ale chodzi mi o to, że właśnie ja skończyłem już rozmowę. Na rozmowie byłem z 10 minut. Może 15. Czyli i... Musiało ci dobrze pójść na teście? Tak, tak, właśnie. I, i wyszedłem, no i ten... Jeszcze ten chłopak jeden, który ze mną był, pisał jeszcze test, nie, na komputerze. Ja już byłem po wszystkim, także... A ile ci zajęło? Z półtorej godziny? Pójdzie. No od ósmej do dwunastej byłem. Ale nie, nie, mówię sam komputer. A, no to sam komputer, nie wiem, Miałem niby zegarek, ale w ogóle się nie skupiałem. no. Mm -hmm. tym, a, a, a inni kandydaci jak byli? Ubrani, jak się prezentowali? Tak co, coś z rozmowy wyczułeś? No, ja tak średnio byli kazatliwi. Właśnie przyszedłem jako ostatni. Mm -hmm. Chociaż i tak przyszedłem właśnie dużo wcześniej, ale przyszedłem jako ostatni, coś tam próbowałem rozmawiać, no to tak średnio ktokolwiek był zainteresowany jakąś rozmową ze mną, no to się dostosowałem do nich, no i nie było tam jakiejś rozmowy, no ale to jest elegancko, ale, ale byli porządnie ubrani, czy tak kręcnie. tak łachmaniarze tacy? Tak, tak. Jeden ja chłopak właśnie w garniturze całkowicie. Ja myślałem, ja w koszuli, tam, jak zobaczyłem jego, to myślałem, że to ja się źle ubrałem, no ale... Nie, to tam to... chodzi mi, żeby schludnie, bo tam, wiesz... Tak. No dobra, dobra. Dobra, i to jest twoje pierwsze podejście do policji? Tak, tak, pierwsze. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, bądź dobrej myśli, no. Jakieś tam punkty bym spróbował na czymś wyskrobać, tylko powiem ci szczerze: tak się za, za bardzo nie interesowałem tymi kursami. Typu rozumiesz kurs za, pa, za pieniądze, bo no, trudno mi coś sensownego polecić, prawda? Bo, bo wypierdolić kilkaset złotych tylko po to, żebyś miał kurs na papierze, to tak dla mnie, no jak trzeba, to trzeba, prawda? Kurs pierwszej pomocy to jest fajny, no bo to i tak będzie potem na szkole przerabiane. No to, warto się no. przyłożyć, nie dla samego papieru, nie? Tylko żeby po prostu to mieć już takie przeszkolenie trochę. Zawsze to łatwiej będzie na szkole, nie? No jeżeli coś sensownego znajdziesz, to się tylko, tylko wziąć i, i mówię. I może ci to jakoś tam przełamie te... te. przełamie... Bo tak, tak patrzę, 27 punktów miałeś czy 23 punkty z tego testu wiedzy? Z testu wiedzy 23. 23 to ci brakło, tu 17, tu 4, 20 parę punktów. No mówię, no mogę ci tylko życzyć szczęścia, ale, ale tak na dwoje babka wróży. Miałbym jakiś plan B, czy Lublin, czy ja chcesz zwiedzać jakieś inne krańce świata, prawda? To to nawet Wrocław, prawda? Czy, tylko Wrocław jest trochę drogi, jeżeli chodzi o zamieszkanie, prawda? Bo jest kupa Ukraińców i ciężko tak coś potem. Bo, bo myślę tu o dziewczynie, ja już, prawda? Ja już tak pomyślałem, że właśnie jak już miałbym gdzieś dalej, to myślę, że nad to może, to jednak też tak zawsze nad tym morzem, tak się chciał spędzać czas jakoś tak ten, takie marzenie z dzieciństwa, to przy okazji myślę, mhm. a tym bardziej jak tam jest łatwiej, nie? To myślę, że będę chyba celował. W to pomoże jakoś, nie? coś no z celu. A na przykład. Y, pytania psychologa jakie były? Pan, pamiętasz e, jak reaguje na stres? No trochę pamiętam. To co będę pamiętał, to panu powiem. Mhm. E, na pewno jak reaguje na stres, e, zapytałem mnie na koniec rozmowy, co bym się musiało stać. E, jak e, żebym. Skończył to szkolenie, żebym ze szkoły zrezygnował. Aha, musiało... też... Rozumiem, rozumiem pytanie. No. I właśnie po tym pytaniu tak zrozumiałem, że chyba pozytywnie mi poszło, jeżeli o to mnie zapytała. A co odpowiedziałeś, że co musiałoby się stać? Odpowiedziałem, że no, to musiałoby być coś takiego ciężkiego, jakaś choroba jak kogoś z bliskich, czy jakaś śmierć, już tak w ostateczności. No i dodałem, że no, na pewno nie z jakichś błahych powodów, że no, naprawdę zależy mi na tym. No rozumiem. No nie chciałbym byle czego rezygnować. Akurat na to pytanie nie byłem przygotowany, bo chyba tego pan akurat nigdy nie przerabiał z, tego, z tych filmików, co oglądałem. No Wiesz co, gdzieś mówiłem, dobrałem. ale to może tam... Dawno no, temu i chyba przegapię. na starym kanale. No to może przeklepiłem to, ale no... Ale, ale jak wybrnąłeś, wybór, bo... to... O co mnie jeszcze pytała? No moje mocne strony, słabe strony, yy, na przykład... Yy, wada moja, która najbardziej mi przeszkodziła w policji. No to widzę, że wszyscy o to pytają. Mogą Cię na rozmowie też zapytać. Chyba też właśnie rzecz taka największa, pozytywna, która by najbardziej pasowała w policji we mnie. Takie rzeczy, już chyba więcej nie pamiętam. No ale mówię, jak, jak to było 10 minut, to, to jestem przekonany, że widziała, że test poszedł Ci dobrze. Test poszedł dobrze, no i po prostu tylko ci przyklepała, prawda? Także... Tak, tak mogę powiedzieć, prawda? Pisałeś konsekwentnie, no i tyle. No. Słuchaj, ja bym sobie na twoim miejscu rozejrzał się z jakimś niskobudżetowym kursem, żeby coś tam wygarnąć, parę złotych. Przepraszam, nie stracić za dużo pieniędzy, ale no... No prawda jest taka, no musisz to kupić sobie, prawda? Kupić te punkty. No tak, no. no. trochę szkoda, że tak mało, bo tak naprawdę ci niebiescy oni mają dobrze opracowane, to aż się sami Tak, żywie. to, to były na przykład, nie wiem, chyba, że przegapiłem to, ale kilka razy przerabiałem, bo było takie pytanie, które mi najbardziej zapadło w tym teście wiedzy. To było pytanie, kto zatrudnia, w sensie kto wybiera zastępcę, komendanta głównego, nie? I no tutaj to całkowicie nie pamiętałem i tutaj chyba strzeliłem, wydaje mi się, że tutaj miałem źle. No dużo tych punktów tam natraciłem, nie? Myślę, że z pięć więcej, to jeden kurs i bym te 160 miał, nie? No, trochę żałuję, no ale no już teraz nic nie zrobię. A, a tak jak natrafiłeś na mój materiał? Bo to już tak się prywatnie no, zapytam poza konkursem. Że ogólnie na pana kanał, tak? No tak, no bo... Y to właśnie ta pani mi poleciła, nie? To przed multiselectem zadałem tam na grupę jakieś pytanie, właśnie o ten, i ona mi podała swój telefon. Zadzwoniłem do niej, ona mi tam trochę potłumaczyła. Raczej na początku pisaliśmy trochę i mi właśnie podała, że. Ale to tam, była jakaś. na pana ten. To, to była jakaś psycholog, czy kto to był? Nie, nie, to jakaś dziewczyna, która zdaje po prostu Aha, policji, po nie? prostu człowiek z grupy, jakiejś, tak, tak tak, na zasadzie dobrej powiedzmy. rady, prawda, ciocia, tak, ciocia tak, dobra no, rada. No to fajnie, tak, no bo tak. to tak, no dobra, no to, to super, że zadzwoniłeś. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale mówię, miej plan B i, i, i spróbuj wygarnąć parę punktów, jakiś takich, no mówię, nie za drogo, żebyś tam się nie wykosztował. A... No bo, no nie wiem, no Rzeszów, kurde, odkąd pamiętam, nigdy tam nie było tak, że, że było łatwo, miło i przyjemnie, prawda? Jest tam, tak przypuszczam, że dużo, dużo, kurde, jakichś tam układowych spraw i, i nie przeskoczysz tego, jak nie masz układu, prawda? No dobra. Dobra, to dzięki ci. A coś, coś jeszcze byś powiedział kolegom takiego inspirującego? Że Kurczę, tak. no nie wiem, nie bać się, no bo właśnie tutaj na pewno mnie trochę stres tu pani psycholog, ale no, myślę, że po prostu mówić to, co się uważa, nie, tak, ze swoimi przekonaniami. wiadomo, na przykład ja na stres pierwsze co chciałem powiedzieć, powiedziała do mnie, zapytałem mnie, jak reaguje na stres. Ja pierwsze co to pomyślałem, że głos mi tak dr drgał, nie, i miałem powiedzieć, że właśnie ten, ale sobie przypomniałem, że pierwsze co powiedzieć to, że stres mnie motywuje. I w sumie chyba tak było, że ten stres mnie motywował. No bo... mały taki, hmm. drobny stres powinien motywować, prawda? No. Tak. No gorzej, jakby już ci bomba spadła nie, koło, koło tego, tam 5 metrów od ciebie, to trudno, żebyś się motywował przy takim stresie, prawda? Ale... Tak, i, i na pewno też nie odpowiadać tak na szybko, tylko czasem można się zastanowić, Ja tam nieraz gdzieś tam się zastanowiłem i to nie było tak, że mnie pośpieszała czy ten, tylko... Hmm pomyślałem sobie gdzieś tam z odpowiedzią przez tam kilka sekund, sobie akurat przypomniałem na przykład z tym stresem, nie, no to o to chodzi, żeby... A, a na przykład jeszcze ty tylko ciebie ty... zapytam, bo ty w tej chwili jesteś, widzisz jakiś monitor z transmisją, czy tylko gadasz przez telefon? E, przez telefon, ale mogę spojrzeć. Jak... Wiesz co, bo mnie tylko interesuje, yy, zaraz ci pokażę. Yy, pamiętasz tą piramidkę? Ona za, no, no za chwilę no, się powinna po pokazać. Dobre. I jak uszeregowałeś tą piramidkę, prawda? Zjednoczyć ludzi wokół jakiegoś celu, łatwo potrafię przekonywać i skłaniać ludzi do działania. Pamiętasz jak, jaką... Przy... Jeszcze, jeszcze nie ma? Jeszcze nie widzę, to zaraz, zaraz zobaczę. O, dobra, mam. Aha, no bo, i to było... No, Pamiętasz to, tak, czy nie? To, to powinno być na hmm. samym początku samego mu, testu komputerowego. Hmm, kurczę, zaraz. Kurczę, nie wiem, nie, nie pamiętam tak na Dobra, teraz. To... Też jakoś się nie przygotowałem z tego i ja Dobra, no nie, nie pamiętam. To nie będziemy tego męczyć, prawda? No, nie będę też zgadywał, nie będę... No, tego jak, jak nie, nie pamiętasz, mówić. to lepiej nie tego. Słuchaj, no to nic, to kończymy rozmowę. Dzięki ci za, za jakieś tą taką relację. Cieszę się, że. że... Znaczy cieszę się no i smucę, ja panu prawda? powinienem podziękować. Bo to pan mi naprawdę dużo pomógł tymi filmikami, więc to ja panu dziękuję na pewno. Dobra, kurde. Dzięki, pan mi Dobra, pozdrowienia do Rzeszowa. Może, może jak już lockdown się skończy, to pojadę do Rzeszowa, kurde, na jakieś wakacje. I... Bo zawsze jak jadę w teren, to tam się spotykam z, z... Jak ktoś chce z grupy się spotkać, czy ostatnio mówię, byliśmy w Przemyślu, to ten to, to żeśmy się spotkali w jakiejś knajpie u Szwejka czy coś, ale tylko ja piłem piwo, wiesz, a wszyscy, albo herbatka, albo... No śmiej się, bo, bo wszyscy, wiesz, się przygotowywali tam do testu tego, wiesz, mhm. i, i nikt kurde, czy siłownia, i nikt nie chciał ze mną się piwa napić, tylko, mhm. tylko po prostu bardziej posiedzieć, prawda? Dobra. Trzymaj się, cześć i do następnego razu. Dobra, pogadaliśmy z kolegą. Patrzymy tutaj. Konrad Snopkiewicz, panie Darku, bardzo dziękuję. Obejrzałem wszystkie darmowe materiały. Rozmowa z psychologiem, miła i przyjemna. Tutaj Konrad, prawda? Tutaj Konrad ze mną, ładnie ładną mi recenzję wystawił. Czy myśli pan, że przyczepią się do BMI 29,5? No, temat BMI jest ostatnio bardzo ciekawy, ponieważ, ponieważ mam gościa w grupie, który ma 38, prawda, czyli do niego to się na pewno przyczepią, natomiast Konrad Pytanie jest takie, czy nie masz przypadkiem nadciśnienia tętniczego, żeby to nadciśnienie nie wyszło podczas badania komisyjnego lub kardiologa, szczególnie, żebyś nie miał białego fartucha, prawda? No i pytanie, czy jesteś taki, jak ja, trochę tutaj przytatusiały, czy troszkę brzuszka, czy jesteś raczej taki napakowany zdrowo, prawda? Czyli to BMI w tym momencie ma inne znaczenie. Jeżeli dużo siłki, jesteś wysportowany, no to masz prawo mieć takie BMI, ale jeżeli jesteś taki brzuchacz jak ja, prawda, no to może być problem. bo, bo... Highlander, witam panie Darku. 160 punktów zostali lekarze. Napisz Highlander, gdzie zdają, która to komenda. Mateusz Bednarek, dalej. Próg, 160 na Multiego, a Multiego nie ma. Trochę ponosi ich w tym Rzeszowie. No, no jest problem z Rzeszowem, tak jak kolega słusznie telefonujący zauważył. O, mamy następnego kolegę. No, witam, witam. E, witam, dzień dobry. Przed chwileczką słuchałem kolegi, tylko włączyłem chyba w połowie rozmowy. E, chciałbym zadać parę pytań odnośnie kwestii psychologicznych. Chciałbym wspomnieć, że jestem po psychologu. Mam wynik pozytywny. Można? Czy Trzeba nawet. Raczej, no, nie? Trzeba. No, pytaj. Można. Skąd, e, e, proszę dwa pana. Dwa zdania tylko. Gdzie zdawałeś? Ja proszę pana zbyt gości zdawałem. I wszystko poszło 12 tak powiem, lutego. Krótko do Tak, datek? tak, tak. Tak, tak, tak. No dosłownie wczoraj miałem telefon na 8 kwietnia na rozmowę kwalifikacyjną. Ile czekałeś? Telefonem. Na wynik. 12 lutego, 12 lutego miałem test. Mm -hmm. No i wczoraj był 9 chyba. No to tak. 8. Miesiąc. No, około miesiąca. Dobra. Pytam. Proszę pana, w ten sposób, bo tutaj przed chwileczką mowa o BMI, ja mam sam 1,98 m i 100, tam kg wagi. Moje BMI też nie wyjdzie idealnie, tylko że ja nie mam brzucha, mhm. po prostu jestem tak zbudowany. I teraz no, dla mnie zrzucić jeszcze 10 kg to nie jest problemem do samej tam rozmowy nawet kwalifikacyjnej. Znaczy Aczkolwiek do komisji wiem, byś gdzie... musiał, jeżeli byś chciał coś zrzucać, prawda? Słucham? Jeżeli byś chciał zrzucać to nie do rozmowy kwalifikacyjnej, tylko do komisji. Aha, czyli nie, nie, nie musisz tam jakoś mocno, że tak powiem, spinać, żeby na tą rozmowę kwalifikacyjną, żeby być chudziutki całkiem. Rozmowa to jest rozmowa, prawda? N natomiast yy, dopiero komisja ocenia cię pod względem zdrowotnym, prawda? Czyli... Aha, czyli tam Pytanie... na nie będzie miało większego znaczenia. Pytanie... Przepraszam na rozmowie. Pytanie, czy ty potrafisz rzucić te 50 kilo tak o tak, czy... No tak, tak, tak, to nie ma problemu z tym ketogenikiem. Także dla, dla mnie to nie ma większego A, problemu. Czy, czyli potrafisz kontrolować swoją wagę, prawda? Oczywiście, to w zależności od sytuacji, od potrzeby, od treningu. Nie ma no. dla mnie problemu. Bo jesteś gość napakowany, no, to, czy rozumiem, taki co chodzi na siłownię? Nie, sieruchę. no po prostu, po prostu zdrowo zbudowany. Całe życie mam styczność ze sportem. No. I, I zawsze ta waga była większa, zwłaszcza ze wysoki. Także nawet jak tam waży około 110-105 kg. No to spoko to naprawdę tak, to, to takich nie mówi o tym, nie? To takich policjantów potrzebują, bo no przecież nie chodzi, nie, nie chodzi o ludzi, którzy będą się mordowali tutaj tak jak to co pokazałem na tym, że odgryza męczy się dwóch policjantów czy dwóch strażników miejskich tam z gościem a, te, a ten robi z nimi co chce, prawda? No właśnie też o to chodzi. No. A jeszcze mam taką sprawę, proszę pana, bo nie mam żadnego y, mandatu, w sensie takiego od policji prawo jazdy posiadam chyba cztery lata, jak się nie mylę, od osiemnastego roku życia, mhm. ale mam jeden mandat od Straży Miejskiej, postawiłem samochód na klepisku, zostawili mi wezwanie, poszedłem na komendę, dostałem y, stówkę mandatu, trzy lata temu było. Ja, i Zapłacony, zapłacony, tylko teraz moje pytanie, czy jeżeli mnie zapytają, czy był ten mandat, czy czy, czy, czy, pyta, czy mówić o tym, czy nie mówić? Tak, mówi, mówić z prostego powodu, bo y, to są pytania sprawdzające twoją prawdomówność, bo oni wiedzą, że ty miałeś mm -hmm. ten mandat, prawda? Mm -hmm. Oni wiedzą... Znaczy mnie pan właśnie... Kiedyś miałem kontrolę drogową, i pan policjant mówi: Dobrze, no to rzeczywiście żadnych mandatów nie było, więc dziękuję. Z szerokiej drogi, nie? No tak, Dlatego też moje pytanie: stąd, czy on po prostu może nie ma no może, może mandaty Straży Miejskiej nie są tam gdzieś w systemie, ale, ale nie daj Boże, jest, a ty będziesz kłamał, to po co ci to? Tak, tak, to tak. To jest tak. takie ryzyko. nie, chciałem tylko, chciałem tylko dopytać. To jest takie ryzyko, wiesz, nic ci to nie zmienia, że. Mhm. Mo... Powiedzenie nieprawdy może tylko pogorszyć sytuację, prawda? Pewnie, bo, oczywiście, bo, oczywiście. Bo raczej jest, prześwietlony będziesz, prawda, jakieś grubsze rzeczy z, twoje, z twojego życia będą znali, mhm. natomiast no, zobaczą kłamiącego, no to jak dzisiaj kłamiesz, to, to jutro też będziesz kłamał, prawda? No oczywiście, to się wszystko a, zgadza. A, a przynajmniej tutaj chcą teoretycznie przełożeni policjanta mówiącego prawdę, przynajmniej im. No. A, a, a, a tak z ciekawości, które to Twoje podejście tak. do policji, pierwsze, pierwsze? Pierwsze, znaczy, miałem już tam plany przed pandemią, ale później była sytuacja, w której poszedłem na komendę. Na komendzie się okazało, że muszę jechać do bitego miałem dużo pracy, pracowałem i tak ciężko z czasem, więc. Ale rozumiem, roku. że masz 22, tej... 22 lata, bo jak 4 lata. Dokładnie, lat, 22 lata, tak. Czyli, czyli jeżeli bym powiedział, że wiek nie jest tu przeszkodą, prawda? Nie, absolutnie nie jest przeszkodą, bardziej trzeba mieć głowę w głowie, trzeba tak, tak, bardziej, bardziej myślę tak po sobie, że mam kolegów, którzy są od 20, 21 roku życia w służbie, ale jednak wiem, że trzeba mentalnie troszeczkę dojrzeć, żeby tam się nie spieszyć, żeby się nie spalić na pierwszym podejściu, bo takich, co poszli szybciej. Jakie masz wykształcenie? Tylko po, boże średnie, czy, czy coś wyżej? Średnie z maturą w tym momencie, aczkolwiek, jak miałem 18 lat, to zrezygnowałem ze szkoły dziennej, bo miałem jeszcze pomysły na siebie biznesowe. Mhm. aczkolwiek rozwijałem, rozwijałem je i w, zawsze ta policja w głowie była przez to, że po prostu mój dziadek był policjantem i od, ja wychowywałem się z dziadkiem i zawsze tam od dziecka chciałem być tym policjantem, ale najpierw chciałem troszkę zarobić pieniążków, oczywiście wszystko było zgodnie z, planem, z, z prawem, przepraszam bardzo. No i, i w końcu doszedłem do punktu, w którym stwierdziłem, że chcę skończyć tą szkołę specjalnie po to, żeby iść do policji. No w tym momencie chciałbym zacząć studia od przyszłego roku, ale zobaczymy jak to będzie. Nie? To znaczy tak, z tego co pamiętam, w Bydgoszczy, oni dają dużo punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Też dojrzale się przedstawić i tyle. A na komisji jestem dobrej myśli. Jeżeli jesteś taki gość, który no, ma kontrolę nad swoją wagą, potrafi, potrafi zrzucić, to spokojnie, to tam. To, to, to, to, Dobrze. Dobra, dobra. No to super. A, jeszcze, no, no, mogę, jeszcze, mogę jeszcze tak, tak, jedną tak, sprawę. Tak, no bo, bo to, to... Generalnie, noszę, generalnie noszę taką estetycznie przystrzeloną brodę. No dużo osób mi radzi, żebym właśnie ją zgolił przed rozmową I, i, i czy to jest Powiem prawda, ci tak, tak znam jednego prawda? gościa tylko, który przeszedł z brodą w Katowicach. To był z mojej grupy, ale no, to był no, ktoś o mocnym charakterze, wiesz potrafił jakoś, że tak powiem yy, pokonać wszelakie przeciwności losu. Ta broda mm -hmm. była bardzo schludna, taka mm -hmm. no, jakby to powiedzieć, od Barbera, prawda? I, no, i, moja i... też taka jest właśnie, też o to chodzi, że no nie chciałbym się jej pozbywać, ale jeżeli będzie to konieczne oczywiście, Ale, ale to je, to jeżeli wyczujesz, że to ci mimo wszystko na tej szkole będzie przeszkadzać, to pytanie, mm. czy, czy, czy warto się z koniem kopać, prawda? Nie, no absolutnie, absolutnie. Mówię, no, no nie przeszkadzało mi to przez cały, bo przez cały czas sportu, nigdy, nigdy. A mam no, tak naprawdę 300 roku życia, taka sobie urosła i taka jest. To, to jak się uda, to, to, to, ci, to ci tylko życzę jak najlepiej, prawda? Ale, ale mówię, znam mm. tylko jedną osobę, która, która postawiła na swoim i, no i, I, co, przetrzymała. i przetrzymała tą brodę. Ale znam też drugą osobę, która niestety brodę zgoliła. Nawiasem mówiąc, go tam wyrzucili ze szkoły, tam za inne rzeczy, Aha. prawda? Ale... Nie no, zrozumiałe, to no, nie każdy się nadaje, prawda? Dobra. No, to można, to co się Dobra, się... nie będziemy przedłużać, nie, nie dziękuję bardzo. Na koniec coś inspirującego powiedz ewentualnie. Generalnie, generalnie, jeżeli czują się ludzie na siłach, to bardzo dobry pomysł, żeby tam się zgłosić do tej policji. Mm -hmm. I przede wszystkim nie można się tego bać, nie można tam dawać się wciągać jakieś dyskusje z innymi ludźmi, którzy też mm -hmm. się zgłosili, ale nie są do końca tego pewni. I przede wszystkim no, trzeba mieć tą pewność siebie w sobie żeby, żeby przebrnąć, że tak powiem, ten etap kwalifikacyjny. A, a tak się zapytam już podnosząc swojego. Kiedy trafiłeś na jakiś mój materiał? Oj, wie pan co to było? Te trzy lata temu. Czyli tak po prostu już coś po głowie chodziło, prawda? Tak, tak, tak mówię, to tam od dzieciaka taki pomysł był, mówię, tylko najpierw chciałem troszeczkę się ustabilizować finansowo, żeby później nie mieć jakiejś tam presji, że... No wiesz, jakby ci wiem, wyszło to... biznesowo, to byś nie myślał o policji, tak, tak się domyślam, prawda? To znaczy generalnie to nie, nie, nie, nie, nie w ten sposób, po prostu bardziej potrzebno tego, że to, co chciałem osiągnąć, czyli mieszkanie, dom a, już i kilka nieruchomości osiągnąłem, a teraz chciałbym stabilności, nie chcę się przejmować, myślę o rodzinie. Czyli jak miałeś i, i, na, tak multi, na teście komputerowym pytanie tam, bo tam jest takie pytanie, czy tradycja rodzinna coś tam miała znaczenie, to napisałeś że tak, tak? Czy, czy, czy nie? To jest, nie pamiętam, wie pan? Nie no, pamiętam, dobrze. ale chyba, chyba chyba raczej chyba raczej zaznaczyłem, że tak w, w dziadka, nie? Ale tak, tym dziadkiem bym się spokojnie pochwalił na rozmowie kwalifikacyjnej, prawda? Aha. Także no to, no raczej, raczej, bo to jeszcze on tak, był, był pewnie milicjantem. Nie, nie tak, kończył, on później był już policjantem, ale jak kończył, to na szywy zaczynał no był policjant. No dobra, dobra, to, to dzięki ci serdeczne pozdrowienia dla Rzeszylowa. Dziękuję, i, dziękuję. No i słuchaj. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję. Dobra, także dzisiaj w hangout wybitnie mówiony, telefoniczny. Ktoś próbował się jeszcze zadzwonić, ale jakimś cudem, że tak powiem... O! No, witam, witam, bo widziałem, że się. Dzień, dzień dobry panu. No, z kim mam przyjemność? A ja jestem, łukasz. Dzwonię z koniec pola. Taka mała miejscowo miejscowość. Dobra. Ja, no, ja w sprawie porady, no bo mam problem właśnie z wąpem. A nie, wie pan co? Może inaczej. Ja w tej chwili. Nie, nie, jest, jestem w trakcie takiej jakiejś innej transmisji i niech pan zadzwoni za jakieś pół godziny, co? Dobrze, nie ma problemu. Dobra, fajnie, że pan zadzwonił, ale po prostu. Czy umówmy się tak, że będę dzwonił koło 20. Patrzę, tak, koło 20, bo po prostu czekam na, na, na inny telefon w innej sprawie i, i, i ten. także dzisiaj dobrze nie zap... ma. Za pół godziny, nie ma problemu. Dobra, będzie dobrze. Dobrze, czyli Dob dzwonię około 20. Dobrze. Dobra, Dziękuję panu z góry serdecznie. No, do widzenia. Dzięki. Dobra, choroba jasna. Widzę, że ktoś chciał porozmawiać w innej sprawie, nie. nie w sprawie naszej kochanej policji. Dobra, Patyczek, po jakim czasie można się przenieść do innej komendy podczas służby. Jak ktoś wie, to niech powie, ale. Mi się wydaje, że przez pierwsze trzy lata tam nikt nie będzie z tobą chciał gadać, prawda? Konrad, ciśnienie mam zawsze około 135 na 85, chyba że będę musiał coś wziąć, byle nie za dużo. No 135 na 85 to jest takie graniczne i niestety jak się trochę wystraszysz, biały fartuch i tak dalej, to może być nieciekawie. Pfizer czy Fazer R? Byście musieli zobaczyć tych, co byli ze mną na rozmowie kwalifikacyjnej, nie ubliżając nikomu, ale trzech takich 160 cm wzrostu 50 kilowagi, prawda? Czyli Pluton Kurczaków. Tutaj popatrzymy jeszcze coś na czacie. Dobra. Tak, słucham? A dzień dobry, panie Darku. Tutaj e, Łoś super ktoś. Cześć! Kurde, le, chyba cię wywołałem, bo by, słyszałeś, przed chwilą był temat brody. Słyszałem, słyszałem. <grym> temat brody na szkole i, i może masz jakąś poradę no. dla młodszych kolegów. To, to brody nie to zależy to wszystko zależy. Tak jak pan mówił, nie trzeba się kopać z koniem przede wszystkim, a trzeba mieć też kogoś, kto y, poprze w danej sytuacji, bo nie można, być, nie można mieć oparcia, bo z wykładowcą czy z przełożonym się nie wygra nigdy. Można się mądrzyć, można mieć rację po swojej stronie, a i tak się nie wygra. Wszystko trzeba umieć dyplomatycznie załatwić i to nie jest tak, że ja stanąłem w rozkroku i nie przesuniecie mnie, bo o, machina przesunie każdego i każdy, kto jest w firmie dobrze tak. wie, że to się kończy. Jeśli nie bezpośrednio czymś, to pośrednio będzie jakiś problem. Zresztą był pan w wojsku, te schematy się nie zmieniły od czasów komuny, także nie dostanie się za to, to dostanie się za tamto. Tak. robią się problemy, to takie bagienko wciąga i później nagle się Człowiek budzi z ręką w nocniku, więc nic na siłę, wszystko sposobem, dyplomacją, powoli, tak, tak, nie, dziękuję. No, unikać, nie stawiać się bezpośrednio, tylko tak, jutro gole i potem coś tam i tak no i w końcu temat się potrafi uspokoić sam. Tylko no, trzeba dyplomatycznie podejść i żeby ta osoba przełożona czuła, że, że się ma respekt do niej, a nie, że o, wywalony. Nie słucham Cię, co Ty możesz, stary dziadku. Nigdy tak nie można podchodzić, szczególnie w takich formacjach mundurowych. To nie tylko w policji, ale w wojsku, nawet w straży pożarnej. Po prostu nie opłaca się na dłuższą metę. Także trzeba umieć nie da się z wszystkimi dobrze żyć, ale trzeba umieć z jak największą ilością ludzi dobrze żyć. Nie mówię, żeby od razu być. W super relacjach, ale żeby po prostu nie, nie, nie wejść komuś za skórę. Czasami się nie da, ale należy tego unikać. Wszędzie. Znaczy, trzeba jakoś skalkul tylko... skalkulować koszty, i zyski i straty, prawda? Czy, czy... Tak, tak. Um, ja tu, bo tak słuchałem tych kandydatów i tych młodych chłopaków. to tak, z tego co pamiętam, było pytanie o te mandaty tym bym się nie przejmował w ogóle. Nie padnie na pewno takie pytanie, ale gdyby padło... to. Jeszcze tak jak pan mandat ze strony miejskiej to... to... No, ono jego w KSIP-ie nie będzie, bo to jest Krajowy System Informacji Policji, a nie jakiś tam wystawiany przez gminę czy przez coś. Także takich mandatów to nie ma, takich zaparkowań wystawianych przez gminę z zasady. Także na spokojnie myślę, bo to nawet chyba nie trafia do tego centralnego zarządu dróg ten mandat tylko pozostaje w gminie i gmina go wystawia, także pff, myślę, że na no spokojnie. Zresztą teraz ale... mandaty ściągają z podatków, to tam... po... no, dokładnie, także myślę na no spokojnie, jak jest opłacone wszystko w terminie, nie wydaje mi się, żeby takie pytanie w ogóle padło, ale, ale gdyby padło, to tak jak pan mówił, warto powiedzieć, nikt na to negatywnie nie patrzy, że ktoś gdzieś źle zaparkował, są tylko takie wykroczenia typu porządkowe, i to nawet, no może by za ten alkohol spożywanie w miejscu publicznym się przyczepi, ale jakieś takie zakłócenia, jakieś udziały w kradzieżach, jakiś no, bójkach, świadome, czy pobiciach, tak no, to powiem. wiadomo. Tak, tak, to, to, to już tak. No, tak, ale takie w ogóle za drogowe, oprócz spowodowania lub prowadzenia w to stanie jaku, nieczerzłości prawda. albo po użyciu, to za drogowe raczej mało, za znaki, nie, nie, to, to nikt nie będzie na to patrzył, także na spokojnie, nie ma co się, co się denerwować. Natomiast teraz mi wyleciało, było jeszcze jedno pytanie, na, pan czytał z czata i jak ktoś wie, to niech powie. Co to było za pytanie teraz mi? Nie, Kurde, wiesz za, co, szczerze mówiąc też mi wyleciało z głowy. Tak, zaraz, się, tak się ucieszyłem, że, że zadzwoniłeś. że a, a już, po... już patrzę na Chyba, tego że coś czata, bo nawet patrzyłem na to. Na to pytanie. 50 kg. Kurs podstawowy to było pytanie? No coś tam było. Ktoś, ktoś, ktoś coś pytał o kurs podstawowy, wiesz? Hmm. Lordowy. Wiesz, wiesz co? No nie widzę. Ja, no, jak, no znaj jak znajdziesz to, to, to tego. A tak powiedz, pan na... się... no, no. Mhm, słucham pana. A, a, a, a, a na jakim etapie teraz kariery jesteś, tak powiedz? Bo, no, bo wiem, już, że szkoła, już. trafiłeś akuratnie tak, bo żeśmy się spotkali Pokre... chyba jeszcze przed COVID-em, tak? Prawda? Tak, i potem trafił nas okres pandemiczny. Mieliśmy szkolenie zawieszone na trzy miesiące. To był sam początek, potem się udało szczęśliwie skończyć. Później w ogóle im te kursy zrobili łatwiejsze. Ja bym się cieszył generalnie bo to różnicy nie ma, po prostu wyrzucili całe takie wypełniacze, gdzie trzeba było w moim odczuć. Może ja czegoś nie widzę, ale no, przeszedłem ten kurs na dość rok temu, no to wiem. Były rzeczy, które nie przydają się do służby żadnemu policjantowi, który zaczyna na przykład świadek, albo ślady, rodzaje proszków używanych do artyloskopii. Po co to komu? Nikt, nikt nie puści do takich zadań świeżego rekruta. Będzie albo Albo będzie OPI, czyli ogniwo patrolowo-interwencyjne, albo OPP, czyli oddziały prewencji. Albo może czasem ktoś trafia bardzo rzadko, no znaczy trochę częściej do drogówki może trafić. To mu się może zdarzyć i bardzo rzadko jakaś dochodzeniówka albo kryminalne. Także wycięto dużo rzeczy niepotrzebnych. Natomiast sam pobyt ten półroczny to może tak psychicznie nastawiał lepiej, bo się... W tym systemie skoszarowanym człowiek troszkę e, jakby nawet na 10 miał to zakręcone, a potem jak przychodzi na służbę, no to 5-6, zależy jaki komisarz, to ciśnienie takie mundurowo-strukturalne. Także myślę, że ten czas spędzony na szkole był dobry, ale jeśli chodzi o to, że coś tracą istotnego ze szkolenia, to nie, bo jeżeli ktoś nie umiał strzelać, to jak wyjdzie z tej szkoły, dalej nie będzie umiał strzelać. Będzie umiał posługiwać się bronią i be zasady bezpieczeństwa, mam nadzieję, będzie znał. Ale strzelać dalej nie będzie umiał. Jeżeli nie zna technik interwencyjnych, to je pozna, ale nie będzie ich umiał zastosować. Bo to trzeba klepać co tydzień, taka jest prawda. E, bo to... to... Tak, tak się nie wyuczy przez te pół roku. I tak samo sprawy można się nauczyć, tak jak miałem kolegę na kursie podstawowym, wyuczył się na pamięć całego kodeksu wykroczeń wszystkich artykułów je znał. Ale jeśli ich nie będzie używał, to je zapomniał. Tak, to... tak, bo to chyba, że będzie powtarzał, ale no nie będzie, bo będzie chodził te 40 godzin, 48 czasem do, tygodniowo do pracy, będzie miał. Jeżeli będzie w patrolówce, zależy w jakim rejonie, może mieć po 12 interwencji na 8 godzin albo coś takiego. No i nie będzie miał czasu. Jak wróci, to już ostatnią rzeczą będzie, którą, którą będzie chciał mieć wspólnego, będzie przerabianie kodeksu wykroczeń. Będzie działał na, zależnie specyfika obszaru, będzie działał na 10, 15 może, ale prawdopodobnie mniej w tych paragrafach i tyle tego będzie. A potem coś nie tak, coś nie wiemy, coś nie pamiętamy, telefon, szybkie, szybkie googlowanie artykułu i tyle. Tak no to tak, się odbywa. Tak. A, A tak, co sądzisz o tym, bo, bo w tej chwili taka nagonka na tą policję, wiesz, tak, tak się ci wszyscy demonstranci ze wszystkich y, opcji świata to mówię, jak, jak napluje na policjanta, to jakby, że tak powiem, na prezesa jednej partii naplu, prawda, taki zadowolony, no. jeden z drugim i tak. Wie, wie pan co, ja mam tutaj taki plugin bezczelny, ja mam takiego kolegą, tam zaczyna właśnie blogowanie, Ogar taktyczny się nazywa, i on o tym dość fajnie tak pisze i ja bardzo podzielam, bo mówię, jesteśmy w jednej jednostce, bardzo podzielam jego, jego sposób myślenia. I na przykład prosił, że teraz będę mu robił i może to mu zrobię dzisiaj, jak się wezmę, a jak na to jutro taką grafikę, bo ostatnio ktoś wrzucił jakiś artykuł, że legitymowanie. Do, do, do czego zmierzam, może to tak odchodzę od tematu, ale tak naprawdę nie wrzucił ktoś jakiś artykuł, że legitymowanie na demonstracjach sąd, dwukropek, to chyba było z Rzepy Rzeczpospolitej, legitymowanie na, na, na demonstracjach jest bezprawne. No i ktoś, kto nie analizuje tego co widzi, patrzy, no i nie mogą mnie legitym... Legitym... legitymować na demonstracjach. A potem jest rozwinięcie. Nie mogą, jeśli nie zaszło do nie, nie ma podstaw do podejrze podejrzewania, że zaszło wykroczenie lub przestępstwo. To byśmy to zawsze wiedzieli, to nie jest nic nowego. A no potem jest dodana, podpięta pod tą decyzję sądu, jest podpięta jakaś pani radca prawny, jak z imienia i nazwiska, która mówi, że no wszystkie demonstracje tutaj są e, i manifestacje mają charakter spontaniczny, więc nie są tak naprawdę demonstracjami, nawet jeśli się ktoś skrzyknie na Facebooku. To już nie jest stanowisko sądu. Jeżeli ktoś czyta, to nie, nie, nie, nie wyłapie, be, nie, bez uwagi, nie zastanawia się. To tylko sąd nie mogą mnie legitymować. Potem my idziemy i tutaj proszę, zgromadzenie jest nielegalne ze względu na obostrzenia covidowe, ale nie możecie mnie legitymować. No i z tym się musimy jakby borykać, że te, ci ludzie, którzy chodzą na te demonstracje są niedoinformowani. Ja sam słyszałem gdzieś w radiu parę dni temu, e, e, słyszałem jak ta lępa krzyczała oni będą chcieli was legitymować, e, ale nie mają do tego prawa, nie dajcie się, mamy, mamy. Także to nie chodzi o samych demonstracji, To jest jakby nakręcana i skoordynowana akcja, jakiś środowisk, um, a jak ja się na to zapatruję, no z takiego punktu trochę militarnego, bo takie doświadczenia miałem. To są, jest jakiś ośrodek władzy, albo jakiś kontrolujący, który, ci demonstranci są tak naprawdę tym tak, tak zwanym materiałem ludzkim. I to są takie piąki na planszy. I my też jesteśmy takimi piąkami. Na planszy z kolei rządu. I, i to, to, że ktoś mi coś tam mówi, mnie to nie interesuje. Ja tylko czekam, aż ktoś mi powie, ty jakieś przekleństwo, słowo uznawane, które są uzna za wulgarne. I tyle, 141, legitymowanko, i pff, nie, musi mnie, nie może mnie pan legitymować, jest podstawa faktyczna, jest podstawa prawna. Jedziemy, nie? Czyli, czy, czy jak, to, jak, za jak tamto. to mówią, za obu stron, jak się chce kija znaleźć, znaczy psa uderzyć, to się jakiś znajdzie, prawda? Tak, ci ludzie chodzą, są niedoinformowani. Jest na przykład 100, ja nie wiem, jakie są proporcje, ale tak zgaduję, jest 100 wniosków każących za maseczkę, i jest 10 czy 5, Uniewinniających i te środowiska, jakby wzmacniają ten przekaz, że było uniewinnienie, ale nie widzą, bo my wiemy, jak jest. Ja nie napisałem tak dużo tych wniosków, może stu 7-8 już jest rozstrzygniętych, wszystkie przeszły. Także, no, pff. ja wierzę, że gdzieś tam czasem jakaś sędzina, aktywista czy sędzia twierdzi to i to. Tak, że mnie że, nie nie nie to te poglądy przy tak, okazji. Tak. Dokładnie. I, I nie mnie to de, nie decydować, mnie to nie obraża. Jak gdybym mógł, to bym w ogóle nie pisał za te maseczki. Mnie to nie interesuje, ale jest jak jest. Ja tego tylko dwa razy. Powiem panu, bardzo lekko go przeszedłem i mogę się śmiać. Ale wiem też, że na przykład ojciec mojego kolegi z pracy się dusił i gdyby on na lewo nie załatwił testu, w sensie na lewo, przyspieszony na lewo, to był prawdziwy test tylko, bo wymaganie było, żeby był w szpitalu, musiał mieć test. A wtedy była jeszcze taka jakby ta f, zwyżkowa ta tendencja, to było pod koniec roku tamtego. Czyli druga no i się czekał na ten test 3-4 dni, potem na wynik następne 3-4 dni. Ten chłop by się zadusił. Także mówię, ja się mogę śmiać, mnie to nie interesuje. Dwa razy potwierdzonego wirusa miałem. Mogę mieć trzeci, naprawdę. A raz miałem grypę taką, że miałem zapalenie mięśnia sercowego, jako powikłanie parę lat temu. Także wiem, prawda? Tak, prawda? Także, także nigdy nie wiadomo z tym wirusem, Ja wierzę, że ktoś tam może ciężko przejść. Natomiast my jako, jako jakby służba taka jak jesteśmy, nie możemy przejść, jeżeli ktoś ewidentnie e, ignoruje jakieś zalecenia, bo ktoś nas nagra, ktoś powie, o patrz tu, policjanty idą, a tutaj gośćce bez maseczki, oni nawet nie patrzą. No musimy no tak. coś zareagować, podejść, porozmawiać. Mówię, nigdy w życiu nie wypisałem większego mandatu za to niż 50 zł. Jak ktoś już jest takim konstytucjonalistą i mi tłumaczy, że to jest niezgodne tam, to jest niezgodne, mówię, dobrze, to pan to sędziemu wytłumaczy, ale też wątpię, bo pewnie pan dostanie w trybie nakazowym. Jedyną osobą, z którą pan porozmawia, to będzie dochodzeniowie, z któremu pan złoży wyjaśnienia, a potem przyjdzie panu do domu, jakie tam koszty... Za, za, zarządzi ten sąd, plus jeszcze koszty sądowe, także minimalna stawka, proszę Pana, to jest 100 zł, jeżeli sąd Panu zasądzi 20 zł, a tak nie będzie nigdy, bo przynajmniej 100 zasądzają, plus 80 kosztów, także, bo należy do pana, naprawdę, te i ci masyczkowcy, i ci aborcjoniści, takie to jest, te, ja nie wiem, to znaczy, nie wiem, skąd się to dokładnie bierze, ale widzę, jak to te media nakręcają tych biednych ludzi, bo oni są sterowani i programowani, nawet o tym nie wiedzą. Wystarczy, znaczy, znaczy, znaczy mówię poza tym, że tam nie, niektóre tam jakieś przekazy są trochę nawet w przekonaniu tych ludzi słuszne, to media żyją, jak się coś dzieje, prawda? Tak, tak, ta. no poza tym... No taka prawda, że. że, że... Są grupy no, interesów i, i dla, moja rada dla tych, którzy niedługo będą iść na szkołę, no, no nie ma co się przejmować. wyjdziecie i pojedziecie, większość z Was pojedzie na adaptację do Warszawy, i tam będziecie w samym, jakby, oku tego cyklonu. Także to nie ma się co przejmować będą na Was pluć, będą Was rzucać jajkami. Różne rzeczy, igłami kuć czasami, no może się różne, ale, ale to nie należy się dać ponosi, no, no i trudno, ale wyuczy się tych artykułów, takich e, właśnie używanie słownie przyzwoitych 141 kW, tego typu rzeczy, żeby mieć taką broń. Jeżeli dowódca daje wolną rękę na, na pisanie ich, to ich pisać, nie? Wtedy oni się zdziwią i wtedy jest jakaś satysfakcja, bo nie można. Najchętniej by człowiek wyciągnął pałkę i przywalił, no ale nie można. To, no, nie, ale nie, można artykułem nie. przywalić, no i tyle mogę powiedzieć. No, tak dokładnie, no. prawda. No. Także jak ma pan jakieś pytania, to śmiało. Będę to się musiał, jak już, się, jak już się COVID, kurde, skończy gdzieś tam w, w twoje rejony pojechać, tam w Rzeszów, czy, no, czy, nie, czy Zapraszamy. Może się tam gdzieś spotkamy, prawda? Jasne, jasne. Żona chce, żona chce nad morze, ale, ale ja tam tak jakoś tak lubię to, te, te rejony, bo w zeszłym roku byłem jeszcze przed covidem, prawda? Znaczy w zeszłym, mm -hmm. czyli w dziewiętnastym byłem w Przemyślu. W dziewiętnastym, te... no był pan wtedy, mnie wtedy akurat nie było. To ale to, to, jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. A tak pytanie takie prywatne. O to ci chodziło z tą policją, jak się z przygotowywałeś panu, tam u mnie, czy, czy, czy tak? nie o to, bo wyszło lepiej niż, niż myślałem o kurde, no, mówię, no, nie no jest dobrze mówię, no tak jak panu pisałem jest generalnie tak, że trafiłem w takie miejsce gdzie nikomu nie działam na nerwy wręcz przeciwnie dobrze się dogaduję z, z przełożonymi, jak coś mi trzeba a mogą, to pomogą także myślałem, że będzie gorzej i na szkole myślałem, że będzie gorzej i potem, że, że na jednostce nie będzie tak fajnie, ale to wszystko zależy od podejścia. Wiadomo, czasami jest tak, że czegoś się nie da zrobić albo wy, wygląda to tak, jakby ktoś robił na złość, a to naprawdę jest taka, że przełożeni mają 100 różnych spraw, iluś tam policjantów, mają nacisk z góry, mają swoje własne problemy i czasami się wpada w te tak jakby dziury w systemie, tak? To nie trzeba się obrażać, nie trzeba się nosić honorem, nie trzeba mówić, że się wie lepiej, przegryźć tą wargę, za 2-3 dni nie będzie tematu w ogóle, a później się okazuje, że a to czy było zrobić, a ty zrobiłeś, no to przełożony, a no tak, no to robi, nie mam z nim problemów. Przełożony by najchętniej chciał przyjść do pracy, wydać jakieś polecenia i żeby nie było to kwestionowane, ani żeby nic się nie wywaliło, prawda? A masz ja takich tak tak normalnych przełożonych, normalnego szefa masz, czy normalnych szefów? To znaczy, ja różne rzeczy o nich słyszę, natomiast oni mi w życiu nie zrobili krzywdy, nie odczułem żadnej negatywnego nastawienia. Niektórzy mają do nich negatywne nastawienie. Ja nie mam do nich negatywnego nastawienia. Ja myślę, że no, kiedyś zdarzy się taka sytuacja. Już się tam z dwie zdarzyły, ale nigdy tego nie widziałem personalnie. Tylko myślę, no pff, takie, są, takie są zasady gry, no i w ogóle nawet jak się tam podburzyłem trochę, to, to mi przechodziło za parę dni, nie było tematu, a później był jakiś inny temat i akurat dobrze wyglądałem w tym temacie. Nie mówię, to trzeba grać tak jak z tą broną na szkole, czy czymkolwiek innym i w każdej innej firmie, nawet nie państwowej i nawet nie mundurowej, to trzeba wszystko wyważyć. A jeżeli rzeczywiście jest tak źle, no to nie należy się w to angażować, no to jest to proste, no to chyba nie, nie trzeba nikomu e, tłumaczyć. Natomiast ja mówię, myślałem, że tu będzie bardziej takie syzyfowe prace, natomiast jest naprawdę, jest okej, okay. no mówię, nie jest, w każdej firmie są problemy, ale te problemy, które ja sobie wyobrażałem, są o wiele mniejsze, niż okazało się realnie, niż, niż ten i mówię, no w porządku. Em, nie wiem, jakie ego mają moi przełożeni bezpośrednio, bo aż tyle z nimi się to, nie zajmuje. To, to czy, głównie mi chodzi o to, czułem, bo... czy, czy nie masz takiego, że ci dokucza, wiesz, wiesz, o co chodzi tak, yy, no, że ktoś jest po prostu złośliwy, prawda? Nie, nie, właśnie, właśnie nie, nie mam, nie mam takich tych, a poza tym mówię, no należy być tym złotym środku, jak się nie chce, jak się jeszcze nie wie na czym się stoi, to nie należy być najgorszym, ani też najlepszym, żeby to tak się nie rzucać w oczy, sobie tak lecieć równo, żeby ten przełożony wiedział, że to jest taka osoba, na której można polegać, zrobi i tak dalej, i tak dalej, a jak już się wie z kim można, z kim nie można, kto jest złośliwy, kto ma odpały, no to się jakby trzeba izolować od tych osób w pracy, każdej mówię, to, a w policji to pewnie szczególnie. I tyle, i tyle. I jedno jest, jedna jest zasada, którą e, mówią, każdy stary policjant mówi, że w policji nie ma kolegów, są tylko znajome twarze. No i tak jest, no, jak się coś wywali, to, to będzie cud, jak ktoś pomoże, powiem tak. Ale no a... trzeba no, o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać i i uważać, co się mówi, do kogo się mówi, wszystko na spokojnie. Także no, no mówię, no... Dupy, koledzy, dupę na był... niczym nie zmoczyłeś, jakimś takim śliskim... Nie, nie, nie. Ale to też jest bardzo często, że, że nawet jak przełożony nie lubi, to i tak pomoże, bo on też będzie źle wyglądał. Tylko, że jakby nie lubi pomagać właśnie w takich sytuacjach, bo, bo potem... No sam się wystawia na ryzyko, więc należy unikać takiej sytuacji. To nie jest tak, że jedna wtopa i od razu wszyscy lecą i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś nie jest pod padziochem, to, to będą go wyciągać z tego, a jak ktoś jest podpadnięty, to jeszcze go kopną, jak będzie leżał. Także to ja mówię, należy utrzymywać równy poziom na poziomie... Troszkę wyższym niż średnia i, i to jest taka taka moja rada dla tych, którzy wyjdą ze szkoły. Nie nie nie, nie wywyższać się przede wszystkim, ale nie ciągnąć się też w tyle. Jeżeli się popełni błąd, szczególnie na początku, to większość starszych kolegów i, i, i przełożonych będzie na to patrzeć przez palce, no bo wiadomo, człowiek przychodzi, tysiąc rzeczy się dzieje, tu trzeba to pisać, tu trzeba to robić, tutaj krzyczą przez radio, tutaj jakiś gość pyskuje i to tak jak się nie jest przyzwyczajonym, to idzie się łatwo zgubić, naprawdę. Także na spokojnie szacunek okazywać kolegom starszym za ich doświadczenie, nie, nie jakieś przesadne lizusostwo, ale żeby to było, że nie, żeby się nie spoufalać na początku, jeżeli oni się spoufalają, to tak, ale nawet jeżeli jest taka niby więź, to należy uważać, co się mm -hmm. mówi i do kogo. Naprawdę, nie głupi żartów, nie robić jakichś takich tak, tak. z kogoś nie nabijać się, żartować. To, mówię, no im człowiek starszy, to im to przychodzi naturalnie. Natomiast tak, młodsi koledzy mogą sobie tak myśleć na zasadzie takiej na swojej wiekowej, a, a ludzie, ludzie starsi mają trochę starsi, mówię nawet tacy no, w tak. moim wieku, czyli koło wieku średniego. Prawie, no. Mają różne odpały i różne tam traumy i to może im źle wejść, także mówię, bardzo być przyjemnym, oni mówią cześć, ty mówisz dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że powiem, no nie mów mi dzień dobry, albo nie mów mi przez pan, takie niby wydawałoby się oczywiste rzeczy, a dużo ludzi o tym zapomina. I mówię, no zastosowałem się do tych zasad i na szkole nie miałem problemów i teraz pracy odpukać, póki co nie mam mhm. problemów, także powoli, powoli mówię. Nie, nie wyrywać się przed szereg, pytać się kolegów, wykonywać polecenia, nie mądrzyć się, nie robić głupich żartów i powoli wyczuje się grunt i wtedy można coś działać. Tak a Powodzenia. To... I mówię, na szkole taka sama zasada, szczególnie do wykładowców. Oni bardzo lubią, jak im się wy... okazuje taki no, szacunek. szacunek, szacunek no, bo... Bo... Zresztą chyba każdy no... lubi być uszanowany, prawda? No tak, a to w, w organizacjach hierarchicznych, jak policja, to 10 razy bardziej jeszcze, prawda? No tak, tak, tak, to... tak, tak. Tylko mówię, to nie bać się, bo niektórzy tacy będą i na szkole, i też pracy widzę, tacy są fajniejsi niż fajność i wszystko wiedzą, i o, bo to taki o, taki, taki lizus, gdzie człowiek się nie podlizuje, tylko normalnie się zachowuje z szacunkiem mhm. dla starszego starzem i nie patrzy, nie słuchać ich, nie słuchać ich, tylko robić swoje, być Mówię miłym, ale no nie, też nie do przesady, bo nikt nie lubi Lizusów, wyważyć to, średnio utrzymywać i będzie dobrze, hmm. będzie dobrze. A tak mi bo... powiedz, masz kogoś, kto tak tam, taki chce cię tam trochę nauczyć, pokazać tego rzemiosła, jakieś tam takie rzeczy od kuchni, co się tam. Powiem tak, no większość kolegów, większość kolegów, bo bo tacy, którzy są opryskliwi, złośliwi, to, to już tylko trafiają na tą... Oni, nie ma, oni generalnie są przeważnie opryskliwi i złośliwi, dlatego, że się źle czują w tym zawodzie. I potem, jak tylko trafia ich a to jeszcze takie roczniki trafiamy, że to są te 15, to uciekają, jak tylko mogą. Zmieniają sobie zawód, tak, biorą 15 sobie dni, MK. jeden dzień i wypad, wypad. No, 15 lat, jeden dzień, dokładnie. nie? Także zostają tacy co to lubią, albo co im to nie przeszkadza, albo nawet pasjonaci, chociaż po, po pięciu latach to już ponoć nie ma żadnych pasjonatów, a po piętnastu to już tylko wariaci. Także, no, ale, ale to jest wiem, to ale... seminarium, prawda? Podobno do trzeciego roku jeszcze niektórzy wierzą, prawda? Tak, no dokładnie, no, no, no dobra, dobra analogia. Także mówię, no ja się nie spotkałem z jakąś uszczypliwością specjalną kolegów, tam parę było złośliwych uwag i tak dalej, ale to generalnie były osoby, które same miały jakieś tam problemy ze sobą i potem się okazywało, że na przykład to jest starszy kolega po fachu, a potem wszyscy inni starsi koledzy się śmieją z niego też, więc on też ma jakieś problemy, się śmieją, że jest zakręcony, że, że coś tam, coś tam. Myślę, czemu ten gość taki nieprzyjemny, nie? A potem się okazało, że on jest nieprzyjemny, bo on ma problemy sam z sobą i tak dalej. Także w policji może w porównaniu z innymi takimi zawodami zwykłymi, powiedzmy, w cudzysłowie zwykłymi, jest duże, jeszcze ciągle, chociaż, no mówię, kopią pod sobą dołki, ale jest to, wszędzie. Taka, to, to tak poczucie braterskości. Tak? I to ono chyba teraz będzie się umacniać, dlatego że mówię, gdzie nie wyjdzie to albo antymasyczkowiec, albo jakiś piorun, albo jeszcze nie wiadomo kto. Także, tak. także no, także, no, no tak zostajemy wciśnięci, nie i w pracy wbrew pozorom, może nie jest taka proporcja jak normalnie w normalnym społeczeństwie, czyli pół na pół, ale może tak z 30% 25% popiera PO i generalnie lewicowe ten, ale oni sobie, te, te środowiska lewicowe same sobie strzelają jakby w kolano, bo jadąc takim szerokim pędzlem po policjantach tych wszystkich, to tych lewicowych też zaganiają jakby na drugą stronę i ci, ci oni już nie mają z kim rozmawiać, nawet jak się nie zgadzają z naszymi poglądami, to i tak próbują się, bo ja generalnie jestem prawicowy, jak mówię, trzy czwarte policjantów zapewne, to i tak muszą z nami rozmawiać, muszą z nami żyć, no bo czują się odrzuceni przez to, część społeczeństwa, z, z którą wcześniej czuli więź, także takie dziwne rzeczy się dzieją, ale mówię, no Taka specyfika czasów, no, pandemia, tu jakieś aborcyjne rzeczy, lewicowa ofensywa, no co ja, skomplikowane mogliśmy to dodać godzinami, ale, no, no, ale może porozmawiajmy, może ci... Nie widzę do czata, bo mi zawiesiło telefon i tam nie bo mamy jeszcze jakieś co? pytania. Tak, tak prywatnie już tam, boże pytań już nie mam, ale tak, bo spotkałem się jeszcze przed samym COVID-em z Marcinem, znaczy już był niby COVID, ale żeśmy zdążyli tak tam w jakiejś knajpce się spotkać, tam poznałem jego, jego historię, tak Wiesz, o którym Marcinie z naszej wiem, grupy, wiem, mówi, wiem, prawda? bardzo Także, bardzo dobrze wiem. Tak, tak, tak. tak. Ale to tam Be muszę się bez z jakichś, jakichś konkretów. I mówię i tak, tak mnie trochę kusi kusi pojechać właśnie gdzieś tam w twoje rejony. A może i nawet Rzeszów i, i, i tam wtedy jakoś tam 5 minut znajdziemy czasu, prawda? Tak już nie, nie telefonicznie i tam bo odkąd mam dzieciaka, to nawet jakieś, jakieś tam wielkiego parcia nie mam na piwo czy na jakieś alkohole, ale, ale po prostu o tak pogadać po ludzku i... i, i no i tyle. No. Dobra, Dobrze. słuchaj, kończę. Do, że... Kończę, wydaje mi się, że żeśmy... żeśmy... No trochę pogadaliśmy, przeciągnąłem panu nie, tam, gdzie, wiesz żona co? płacze, dziecko, dziecko też. Nie, nie, spokojnie, nie ja, jak to mówią, z, z, lepiej, lepiej z mądrym stracić, prawda? <laughs> no, dziękuję. No, lepiej z mądrym no. stracić, czy jak to słyszałem, mądrego warto posłuchać, a, a, a, a nie mam jakiegoś tak za dużego dźwięku z tej drugiej strony, prawda, bo Póki tam ktoś Tak, bo jak jest... już przejdzie, to zginie w tym systemie, ale tak jest, szczególnie na tej szkole. Jeszcze z miesiąc się tak myśli, a co tu, a co tam, a potem jak wciąga ten system, to trzeba się wchodzi pod powierzchnię, potem się człowiek wynurza i dopiero wraca do normalnego no, życia. Bo no jest, jak... jest tak Ja trochę też pamiętam, sześć lat mnie czegoś tam uczyli, a poszedłem, poszedłem już wiesz, do jednostki to było co innego co innego, prawda? No, no dokładnie, a, dokładnie. A, a paradoksalnie teraz, po, po latach tam 40, prawie że od początku służby w przyszłym roku, kurde, żyje z czego innego, prawda? I to tak... No, Ale to właśnie, właśnie w tym temacie szybko dodam właśnie, bo to może interesować tych którzy właśnie są przed rozmową i miejmy nadzieję, że pójdą na szkołę. Jest tak, taki przykład prosty. Pisze się notatki służbowe, takie ćwiczebne, z tego i z tego. Zostaje się jakiś temat, ktoś coś spożywał, nie pokazał dokumentu, e, w związku z tym wniosek do sądu. No i pisze się w jakimś formacie, pisze się odręcznie, gdzie przeważnie na większości komisariatów pisze się to na komputerze. Pisze się to odręcznie, nie można robić z kreślem, wiadomo. Zanosi się temu wykładowcy. Ten wykładowca mówi: Tu jest źle, tu jest źle, tu masz, tu masz ten, tutaj masz źle akapit, tu są źle odstępy. Idzie człowiek, przepisuje tą całą notatkę na dwie strony, a A4 znowu. Dobrze, przynosi, tu jest źle. Czasami się nosi tą notatkę trzy razy. Człowiek się frustruje, a potem przyjeżdża, już niby umie pisać te notatki, wchodzi na jakiś komisariat i nagle. Nie, bo my tu tak nie piszemy notatek, to właśnie żeby się tym nie frustrować, bo to tak będzie, notatki pisze się pod tego, kto je odbiera, także nie frustrujcie się, tak was nauczą na szkole, u jednego wykładowcy będziecie pisać tak notatki, u drugiego tak, a przyjdziecie do pracy, u będziecie pisać jeszcze inaczej, także no, przygotujcie się na takie niuanse, no. <głosy> także to się nie trzeba przejmować. Słuchaj, Dobrze. starczy na dzisiaj. Tak, Dokładnie też obiecuję, tak myślę. że się, żeby się tylko ten covid pieprzony skończył. To, to, to, to, gdzieś, to gdzieś tam właśnie żonę zabiorę z dzieckiem tam w, w, w twoje rejony i tam jakoś na pewno się spikniemy. Teraz już mam telefon, prawda, i ten to, to do tego. Tak. Także, no mówię, zapraszam i, i będę w kontakcie. Jak mam czas, to wpadam na te pańskie hangouty, tam czasem się na czacie udziela. dzisiaj myślę, że zadzwonię. Może, może by ktoś coś chciał usłyszeć z tej no, drugiej no, strony. No to Dobrze. tak, dobra, trzymaj się. No to się. kłaniam się, do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich kandydatów, trzymajcie się, nie jest tak źle. Nie rezygnujcie na tych szkołach, jest ciśnienie, ale w pracy potem może być też ciśnienie. Więc musicie wiedzieć, na co się piszecie, tak. bo, bo ciśnienie jest. Złoto dla zuchwałych, prawda? Dokładnie, dokładnie. Dobrego wieczoru, kłaniam się wszystkim serdecznie. Dobra, trzymajcie do się, do następnego razu, cześć. Słuchajcie, kochani, kończę. Wydaje mi się, że tej pogaduchy było. Tam w międzyczasie, żeby zrobić mały przerywnik, to puściłem tam jakieś tam zadania matematyczne. Możesz sobie...